na godzina, mrok całe to miasto ugina Nikt nie zasypia, bo każdy chodzi po ulicach Nie bój się szaleć, za ziomalami pójdziemy nad ranem Czekają na nas te jebane suki, nim słońce wstanie jedziemy w Suzuki Fotoradary robią nam zdjęcia po całej Warszawie Mamy to w dupie i na długich w las jedziemy dalej Wpierdalamy się, jakby nie było dla nas żadnych granic Mamy dużo gamów, mamy swoje rzeczy, nie oddamy tego za nic Nie oddamy tego za nic Nie oddamy tego za nic Yeah, the beat fucked me After ten the motherfucking liquor. Only see the reason of living life to the fullest in and me, and my brother. I'm a little motherfucker, nigga put you in the ground for the next round, for the next house. So you're gonna see what Jessie with us, you're gonna know what it's like to be fucked up like Dude.